Witam Państwa w Toruniu 26 września 2021 roku. Przed nami rozgrywany awansem mecz trzeciej kolejki ligowej. Mistrzostw Polski w hokeju na trawie. Runda jesienna sezon 2021-2022. Pomorzanin Torun podejmuje Stele Gniezno. Zapraszam do oglądnięcia obszernego materiału z tego spotkania. Nie, cieszę się, nie kręcę. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, Cześć! Cześć! Tyle to, na co przegrał, to że na przepisy na notę. Pomóż nam, pomóż nam, pomóż nam, pomóż nam, pomóż nam, pomóż nam, pomóż nam, pomóż nie ma problemu z tym, co się dzieje. Nie ma problemu z tym, co się dzieje. Nie ma W i ma Michał Współpraca. Ok, Super Ligi pomiędzy Pomorzeniem Toru i Stelną Pięzną. po pierwszych 15 minutach wynik 0 do 0. Rozpoczęła się druga kwarta po jedynku i Super Ligi. po pierwszych 15 minutach wynik... Zero do Temu jestem w tym Kurde, znowu łapa, no. Udeś! To ci udeś! Cholera jasna! Maciej <głos> Janiszewski. I don't know. Cześć! Cześć! się się Nie wiem, ale. Zostali się, że przejmują. 43 minuta spotkania.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 This is the second quarter of the league.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 Mamy! Mamy! Nie, nie, ja. minuta spotkania na listrze serców wpisuje się kapitan zespołu drużyny toruńskiej Krystian Makowski. Wszelkie Zakończyło się spotkanie Pomorzanin Toruń, Stela Gniezno. Zwyciężył zespół toruńskiego Pomorzanina 5-1. do 1. Bramki w tym spotkaniu zdobyli dla Pomorka Krystian Makowski 4 i Maciej Janiszewski 1. Honorową bramkę dla Steli Gniezno zdobył Damian Jarzębowski. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Zapraszam na inne relacje z aren sportowych. Namawiam do subskrypcji mego kanału na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Pozdrawiam. Mariusz Typczyński.